Czy jak jesteś osobą niemającą zachowanego widzenia obuocznego, na przykład z powodu Zeza, to możesz prowadzić samochód służbowy w ramach swoich obowiązków. Witam. Proszę Pana o komentarz do najnowszych wytycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2016 roku i mam wątpliwości, gdyż w tabeli stanowiącej część tych wytycznych y, dla osób użytkujących samochód służbowy kategorii B jako narzędzie pracy y, niepodlegającym przepisom ustawy o transporcie drogowym w polu y, ostrość wzroku do dali widnieje zapis Widzenie obuoczne równe 0,5 y, bardzo proszę o odpowiedź, czy mam szansę na odwołaniu w WOMP-ie. Problem mojego widza tutaj wynika troszeczkę z braku specjalistycznej wiedzy medycznej, a konkretnie okulistycznej i ten zapis wspomniany przez widza dotyczy tylko ostrości wzroku do dali z korekcją, na przykład taką okularową jak moja, no lub bez tej korekcji i ta korekcja ma wynosić obuocznie co najmniej z 0,5 yy, Czyli tak zwany piąty rządek na tablicy Snellena, bodajże z 6 metrów jak masz tablicę Snellena, to sobie tam liczysz piąty rządek od góry Natomiast widzenie obuoczne nie jest wymagane ale sprawdzisz to w kolumnie widzenie przestrzenne. Oczywiście nie jest wymagane pod warunkiem spełnienia innych pewnych wymagań dotyczących np. pola widzenia, ostrości wzroku oka widzącego szczególnie widzącego lepiej, no oraz czasu od powstania jednooczności czyli ostrość wzroku tutaj znowu się pojawia jako któryś z parametrów Czy ten mój widz przejdzie badania odwoławcze w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? Tak z ręką na sercu, to nie mam pojęcia, ponieważ nic nie napisał o dodatkowych warunkach, o których wspomniałem No, na pocieszenie jego, to WOMP zostanie przebadany szczegółowo Na pewno będzie badanie okulistyczne, specjalistyczne, które z pewnością wyjaśni tą sprawę Jeżeli dalej będzie uważał, że został pokrzywdzony są jeszcze instytuty medycyny pracy, które te wskazówki, że tak powiem utworzyły. Także tam już jest to ostatnie ciało odwoławcze. Taka moja zdroworozsądkowa porada. Jeżeli chcesz tego dowiedzieć się wcześniej, co Cię czeka, po prostu wydrukuj sobie te wytyczne, czy ściągnij tam na smartfona. pójść do jakiegoś swojego okulisty, niezależnego od medycyny pracy, ale najlepiej mającego doświadczenie w medycynie pracy. No, aby ten człowiek, aby ten lekarz udzielił Ci konsultacji. I niestety warunkiem niezbędnym jest tutaj badanie lekarskie i w żaden sposób nie może być zastąpione przez jakiś ogólny opis mojego widza. Opis być może tam ciekawy, ale ni niestety subiektywny i pomijający wiele parametrów, które lekarz, czy lekarz okulista powinien zbadać. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Specjalista medycyny transportu. Jeżeli chcesz więcej takich informacji, wpadnij po prostu na któregoś z moich blogów, na przykład dariuszkraśnicki.com. No i tam, że tak powiem, jest skarbnica informacji, różne przypadki. Skup się raczej na jakichś najnowszych doniesieniach, ponieważ ja tutaj widz zauważył były poprzednie wytyczne Medycyny Pracy tam, nie pamiętam z którego roku dokładnie, chyba zaczęło się w 2008, potem chyba 2012 czy 13. no i teraz 2016, także czas idzie do przodu, z tym czasem idą nowelizacje wytycznych Instytutu Medycyny Pracy dotyczących badań kierowców.